Panna Piotruk, cześć. Jestem Onczek Zajączek. Na imię mam Onczek, o tym każdy pamięta, znają mnie w lesie wszystkie zwierzęta. Niech grzeczne dzieci nie zapominają, że w lesie różne zwierzątka mieszkają, więc gdy w nim jesteście, proszę nie biegać, nie krzyczeć, wtedy można je będzie zobaczyć, usłyszeć. Jest przy lesie mała łączka, spotkasz tam ączka zajączka. Psocić, dokuczać lub zrobić co złego, zajęciem było to właśnie jego. Nie lubiły go inne zwierzaki, bo po co komu przyjaciel taki? Pewnego razu, gdy biegał i skakał, przewrócił się i łapkę podrapał. Och, jak boli, cała spuchnięta. Czy chodzą tą drogą jakieś zwierzęta? Płacz usłyszała mądra sowa. Jest lekarzem. Do pomocy gotowa. Rzekła. Gips na łapkę trzeba założyć. Przez trzy tygodnie nie wolno chodzić. Siniaki smarować maścią z apteki. Na receptę wykupić leki. Westchnął onczek, kto mi pomoże? Daleko apteka. Do jedzenia nie mam masełka, ni mleka. Kto koniczynki na skubie na łące? Przecież nie pójdę na łapce bolącej. Słychać tu, panie, to sąsiad, krecik. I sąsiadka wiewiórka, co nosi berecik. Rzekły zwierzęta, zakupy zrobimy. Narwiemy koliczynki, zaparzymy herbatę z dodatkiem cytrynki. Przeprosił zajączek, wiewiórkę i krecika, obiecał, że nie będzie psocił i krzyczał. Od tej pory onczek, wiewiórka i krecik to przyjaciele najlepsi na świecie. Siedzi onczek na łące myśli. Takie Ciepłe świeci słońce, a tu z kalendarza maj wyskoczył. Na początek wszystko zmoczył i przegonił szare chmurki gdzieś za lasy i za górki. Słonku posłał dwa buziaki, figlarz z niego nie byle jaki. Grządki ziarnem pozasiewał, wiosna, wiosna sobie śpiewał. W sadzie, w ogródku, coś tam szeptał po cichutku, wnet zakwitły wszystkie kwiaty kolorami, świat bogaty. A Maj siedzi nad strumykiem, wodę pije, łyk za łykiem, jaka piękna jest ta wiosna, kolorowa i radosna. Pomyślał Onczek, wiosna przyszła dzisiaj z rana, ale trochę... Nie wyspana czas pożegnać może zimę, co ma bardzo srogą minę. Zima na to. Ja zostanę cały rok i nie ruszę się na krok. Psypnę śniegiem i wymrożę, a na łąkach płaszcz położę. Odrzekł Onczek. Dzieci chcą już ciepłej wiosny. Każdy wtedy jest radosny. Słonko wszystko to słyszało i za chmury wnet wyjrzało, zaświeciło promykami. Zimę szybko stąd przegnamy. Ach, gorąco, krzyczy zima, w ręku płaszcz swój biały trzyma. Muszę odejść z tej krainy i po chwili nie ma zimy. Już na drzewach pąki, kwiaty, powróciły wszystkie ptaki, krety, jeże też już wstały. Całą zimę przecież spały. Idzie Onczek podskakując, wszystkich wokół informując. Wiosna przyszła dzisiaj z rana. Wiosna nasza ukochana. Wiewiórka, zajączek i krecik to przyjaciele najlepsi na świecie, więc na wakacje chcą razem pojechać. Lato już przyszło, nie ma na co czekać. W morzu będą pływać, na plaży wypoczywać. Krecik skoczył ucieszony. Będę bardzo zachwycony, bo przekopię całą plażę. Zrobię wszędzie korytarze. A wiewiórka się nie zgadza, woda, słona, jeszcze plaża, drzew jest mało i wiatr wieje. Dla mnie lasy, parki, knieje. Na Mazury pojedziemy, tam na pewno wypoczniemy. Będę pływać na kajaku, łowić ryby w tataraku. Krecik wnet zaczyna płakać. Ja nie będę siedział w krzakach. Ryb nie lubię, nie smakują, są za miękkie, ościkują. Więc wiewiórka proponuje w góry. Tam się dobrze czuję. Co zajączek na to powie? Rzekł zajączek. W górach kręci mi się w głowie. W naszym lesie zostaniemy. Tu też fajnie odpoczniemy. Wilk do lasu się wprowadził, wszystkim grzecznie się przedstawił, zamieszkał tam, pod dębem, oznajmił. – Łączku, twym sąsiadem będę. Budzi się zajączek w nocy, co za wrzaski, straszne głosy, uszy schował pod poduszkę, może pośpię jeszcze troszkę. Tak się działo przez długie noce. W końcu onczek do drzwi, wilka łomocę. Czy masz kłopoty? Może cię coś boli? Że po nocach biadolisz? Wilk na to. Przepraszam, zajączku. Uczę się śpiewać. Myślałem, że ładnie. Nie? To przebacz. Onczek na to. Sam się nie nauczysz. Pójdziemy do słowika. Najlepszego w lesie. Muzyka. Słowik popatrzył. Niech będzie twa wola, zaśpiewaj mi e, do re mi fa so la. Wilk coś tam warczy, wyje, nie nuci. Słowik na to śpiewać, to ty się nigdy nie nauczysz. Niech każdy robi to, co potrafi, a nie po nocach sąsiadów straszy. Do zajączka Onczka przyszedł list polecony z bardzo dalekiej strony. To pisze Królik ze Szczecina. Onczka najbliższa rodzina. Chcę przyjechać w odwiedziny. Pisze, za dwa tygodnie się widzimy. Taki gość, taki gość. Jak go przyjąć? spyta ktoś. Mieszka Królik w dużym mieście. Czy spodoba mu się w lesie? Wiewiórka przyszła wcześnie z rana. Ja się wezmę do sprzątania. Powymiatam wszystkie kurze i na dole, i na górze. A krecik? Zbiera szyszki. Liście, żołędzie. Pyszny pasztet z tego będzie. Marchewkę i koniczynkę onczek zrywa na jarzynkę. Gość przyjechał jest szczęśliwy. Jakie tu są u was dziwy. Szumią trawy, szumią drzewa. Każdy ptak przepięknie śpiewa. Prosi Onczek, zostań z nami, mój króliku. Miejsca w lesie jest bez liku. Moi, twoi przyjaciele, będzie zabaw, uciech wiele. Królik na to, wracać muszę do Szczecina. Bo tam moja jest rodzina. Czy jest ważne, gdzie mieszkamy? Chyba nie. Gdy przyjaciół tylu mamy. Wyjechał zajączek do miasta Szczecina. Mieszka tam królik, Łączka rodzina. Lecz po tygodniu wraca do lasu. Jak można tam żyć? Tyle hałasu. Olbrzymie domy. Tłum! Samochody! To mnie przyprawia o zawrót głowy. Gdy już powrócił, poszedł do ogródka. Co tu się dzieje? Kapusta malutka? Marchewka zwiędła? Wcale nie rośnie? I co tu robią niechciani goście? Ślimaki jedzą liście kapusty. Żółty słonecznik w środku jest pusty, Pokrzywy wyrosły na całej grządce szczerzą złośliwie liście piekące. Co teraz będzie, gdy przyjdzie zima? Czy bez zapasów można wytrzymać? Usłyszał to wróbel, co siedział na płocie. Zrobiło się przykro temu niecnocie. Nie płacz zajączku, to moja wina, że w słoneczniku ziarenek nie ma. Wróbelek przyniósł ziarnka słonecznika, dziobkiem głęboko do ziemi wtyka. Onczek nabrał wody w konewkę, podlewa kapustę, słonecznik marchewkę. Na grządce porządek, wszystko rośnie. Zajączek skacze i śpiewa radośnie. Nie można brać i niszczyć cudzych rzeczy. Dobrze o tym wiedzą wszystkie grzeczne dzieci. Zajączek ma przyjaciół, wiewiórkę i krecika, sąsiada wilka, u którego gra muzyka, lecz chciałby mieć żonę i dużo dzieci, bo czas niestety tak szybko leci. Spotkał Onczek panią Onczkową, od dawna za niego za mąż wyjść gotową. Ślub się już odbył a nawet chrzciny, cztery zajączki się urodziły, dwóch synków i dwie córeczki, ukochane Onczka Dziateczki. Tak więc pośród przyjaciół Onczka Rodzina nowe przygody wkrótce zaczyna.